Po zalogowaniu włączamy moduł Filtracja. Jeżeli chcą Państwo wyeksportować wszystkie pisma egzekucyjne z konkretnej sprawy, należy ograniczyć filtrację poprzez wpisanie sygnatury w liście spraw. Następnie przechodzimy do zakładki Czynności. W filtrze Typ czynności wybieramy opcję Pismo egzekucyjne i naciskamy przycisk Szukaj czynności. Wyfiltrowane pisma wyświetlają się na liście poniżej. Przekazujemy je do eksportera czynności naciskając przycisk z nazwą modułu na dole modułu są ustawienia eksportu. Przy pomocy pierwszego rozwijanego menu z lewej strony można włączyć funkcjonalność skalowania eksportowanych plików. Drugi dropdown służy do wyboru ID adresata, który zostanie dodany w nazwie pliku eksportowanego. Domyślny adresat oznacza adresata oryginału na piśmie lub pierwszego adresata, jeżeli nie ma oryginału. Opcja wierzyciel, pełnomocnik jest kompatybilna z importem zwrotek w module Spinach. Włączenie przełącznika Dodaj pustą stronę spowoduje dodawanie na końcu eksportowanego pliku pustej strony, jeżeli plik źródłowy miał ich nieparzystą liczbę. Opcja niezbędna przy skalaniu PDF-ów. Ostatni przełącznik odpowiada za eksportowanie zwrotek wraz z wyfiltrowanymi pismami. Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku Eksportuj, którego postęp pracy można śledzić na pasku ładowania.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 Innym sposobem pracy z programem jest możliwość eksportu konkretnych czynności, np. skanów. Powracamy do modułu filtracji, naciskamy przycisk Filtr i ustawiamy kolejne nastawy. Przechodzimy do zakładki Czynności. W filtrze Nazwa czynności wpisujemy na przykład odpowiednio US i ograniczamy zakres dat, np. od początku bieżącego miesiąca do dziś. Naciskamy Szukaj czynności, przekazujemy je do modułu Eksporter czynności i postępujemy tak, jak we wcześniejszym przypadku. Sposobów na wykorzystanie eksportera czynności jest dużo więcej, a te opisane w niniejszej instrukcji nie są jedynymi właściwymi, lecz służyły pokazaniu możliwości modułu.